Lubię nocy całą noc, będę śpiewał cały dzień Niby ma normalny ton, ten niespodziewany dźwięk Proszę nie dotykaj mnie, zabierz ten słoneczny flash. Wolę lampić się na ten padający deszcz Szkoda, że to noś nie walą krople o parapet Noc geo, poranione, geos, miny aromatem Poce się co dziwne, bo minus dwie na mierniku Szybki dech za wiele mnie otacza tu czynniku Jeden skok, głowa w bok W górę dłoń machajnion Ej, dobra powtórz, niby steamy pozamieniały nas simy, A ja przeszczęśliwy, nie przyrywaj mi rutyny Minimalizuję więzy, minienie kumami mimika męczy Ominę gesty, lawinę przeżyć, aby być znowu uśmiechnięty. Kolorowe spektrum, tworzymy zespół Cierpienie jest nerwów, bez żółtych papierków oh, Więc to, co Polska świeci na niebiesko Kolorowe spektrum, tworzymy zespół Cierpienie jest nerwów, bez żółtych papierków Już chodź, bo mam w głos do małego Zjemy coś z koła, nic nadzwyczajnego Żaden sos chabowego, ryż do tego dnia każdego od niedzieli I to menu się nie zmieni Anytime and anywhere In a war, private sphere, Cunner's zdefiniował go Asperger opisał mnie Zabuszony status quo, tylko jedno zmienić chcę Hipochondryzowanie Buduje sicko mode, kiedy mój auto dopada stigma Że niby psycho, wlepili słabo i się niby matka ze mnie zimna Chromu są kruchy, genotyp punik, no bo czasem z tym już nie wygrasz Ale mój umysł, podobno beauty, mówi się na nic, twa opinia Chomonimy wrogie, ogół w detalach Niepewne ironie, jak może to fala, wskazywanie Ty świecę, ja ale sklar Wiedzy, błysk, empatia, pełen szac Znany szyk, flame beat. Me and Mike. Dodaj blask, dodaj pas i masz pumpa po ferapii. Daj ten track, zapiesz fałsz i masz farta, żeś tu trafił. O badaj fakt i wyłącz lustrzany neuron. Wolisz być zielony, czy palić się na niebiesko?